W poprzednim odcinku poruszyliśmy temat finalnych dóbr i usług, mówiąc o sytuacji, w której obliczamy PKB w danym okresie. Może to być rok. Zaczynamy od zera. Wkładamy pracę i ziemię. Uzyskana, nieprzetworzona bawełna ma wartość rynkową 10 dolarów. Robimy przędzę o wartości rynkowej 20 dolarów. Pokonujemy kolejne etapy, aż uzyskamy ukończony produkt. Dżinsy o wartości rynkowej 50 dolarów. W poprzednim odcinku mówiłem, że do PKB wejdzie tylko dobro finalne, czyli dżinsy warte 50 dolarów. To ich wartość rynkowa, cena, którą ludzie są skłonni zapłacić. Nie liczymy tych wszystkich dóbr pośrednich. Pewnie chcecie spytać, a jeśli to wszystko nie stanie się w danym roku? Co jeśli… jeśli rok skończy się… tutaj. Rozpatrujemy PKB roczny, ale może też być na przykład kwartalny. A jeśli dany okres kończy się tutaj, to jest okres pierwszy. Tak go nazwiemy. Okres pierwszy. A tu będzie okres drugi. W pierwszym okresie dochodzimy do przędzy o wartości rynkowej 20 dolarów. A w drugim do gotowych dżinsów. Tutaj jest okres drugi. To może być jeden rok, a to następny. Co się dzieje w pierwszym okresie? To dobro pośrednie, leżące w czyimś magazynie i przygotowywane do używania, do wykończenia, wchodzi w PKB. Uznajemy je za inwestycję, którą wykorzystamy do produkcji innych dóbr. W pierwszym okresie wkład w PKB będzie wynosił 20 dolarów ale w drugim... to wcale nie będzie po prostu 50 dolarów. Dochodzimy do punktu, w którym dżinsy są warte 50 dolarów. Ale żeby nie liczyć podwójnie tych 20 dolarów w pierwszym i w drugim okresie, odejmiemy wartość z punktu początkowego, czyli wkład dóbr pośrednich wliczonych w PKB w poprzednich okresach. Innymi słowy, Odejmiemy wartość rynkową wkładu na początku danego okresu. Czyli tutaj będzie to 50 dolarów minus 20 dolarów. Uzyskamy wkład w PKB, odejmując warte 20 dolarów dobro pośrednie i włączając je w warte 50 dolarów dobro finalne. Zatem wkład w PKB w drugim okresie wynosi 30 dolarów.